Witam Was. Chciałbym Wam zaprezentować ciekawy edytor do montażu filmów. Jest to Active Presenter wersja 6.1.6. Możemy tutaj nagrać pulpit, ciąć albo dodawać filmy, nagrać swój głos zrobić napisy, dodać dźwięki, no wiele innych rzeczy możemy tutaj zrobić. Jakość filmu jest w HD, ten edytor jest dla XP, dla Visty, dla 7, dla 8 i dla 10. Obsługuje systemy 32-bitowe, i 64-bitowe. Możemy kilka razy go instalować i zawsze poprawnie się za każdym razem zainstaluje na naszym komputerze. Mało waży po zainstalowaniu. Również mało waży. Jest to program darmowy. Nie trzeba się rejestrować, nie ma znaku wodnego po zrobieniu filmu, pobrać możemy ze strony producenta, właśnie jest to ta strona, możemy film zrobić w kilku formatach, tutaj wymieniłem, najważniejsze to chyba dla nas jest mp4 i avi, plik wyjściowy mk, jest to plik taki sam jak dla edytora Mowawi. pliki FLV są to pliki internetowe polecam ten program, gdybym wiedział wcześniej o nim, to bym go stosował to na razie Cześć.